Dzień dobry, jestem Szymon ze Szczebrzeszyna, spotykamy się w Orońsku, w Orońsku, w Galerii Kaplica. Spotykamy się po to, by spróbować uchwycić częstotliwość napięć. Jest to nasz tytuł roboczy, do którego próbujemy się odnieść i okres przygotowań do wystawy Rozpoczął się mniej więcej w czasie, kiedy został, została wypowiedziana wojna w Ukrainie. i Będziemy próbować badać częstotliwość zdarzeń, konfliktów nie tylko na polu rzeczywistym, ale i na polu morficznym. Zapraszam serdecznie do Orońska.